czas, Bo chciałbym teraz drążąc tematy muzealne, spytać Cię, które w takim razie okazy uważasz za godne wylądowania w muzeum? Tak, które uważa, że to, znajdę jakiś bursztyn, jak odróżnić ten, który nadawałby się do muzeum, od tego, który w, w muzeum wylądowałby co najwyżej w magazynach gdzieś wiesz, w kartonie na tylnej półce. No tak, to jest następna trudna sprawa, znając te wszystkie muzea brusztynu. E, część brusztynu, której się nie pokazuje, w ogóle nie jest brusztynna. Co mnie bardzo dziwi, prawda? Rzekomi specjaliści, e, e, którzy siedzą przy tym, nie odróżniają bursztynu od jakiejś innej kopalnej Kalafonii, prawda? E, to jest przykle. Od tego zacznijmy, prawda? E, e, jakie okazy? E, na, na pewno te najrzadsze, prawda? E, jakie są najrzadsze teraz, prawda? E, czyli weźmy grupę tylko po kolorze, prawda? E, jeżeli są to rzadkie kolory, no to bursztyny niebieskie i bursztyny fioletowe zasługują na pewno na, na, na, na to pokazywanie. To jest ta największa rzadkość wśród bursztynów. nie ja mówię mm. o innych żywicach kopalnych, tylko o e, e, Druga rzecz ze względu na inkluzje, które budzą e, takie sensacje, czyli pozostałości ze świata oceńskiego, które ze świata roślin i ze świata zwierząt, które pozostały w bursztynie. Mm -hmm. Na pewno muchówka i ostówka, czy, czy mrówka, w których się znajduje ogromne ilości tych, tychże owadów, nie zasługują na tym, ale czasami są te inkluzje kompletnie niewidoczne. Na przykład nowy gatunek Rostoczaka, który został odkryty, bardzo rzadki i tak dalej, to jest jakiś burszunek no, On zasługuje na to, żeby trafić do, do, do muzeum, prawda? Czy muzeum jest w stanie kupić? No to tak. To... Że przypomnę całą historię zakupu yy... Znaleziska profesora Gierłowskiego, bursztynu, który żadne muzeum nie było w stanie zakupić, prawda. Budżety muzeów są tak niewielkie, że próbują innymi drogami, powiedzmy, zdobyć bursztyn. Tu była ta powszechnie znana, że zakup to muzeum salamandry zostały sponsorowane przez jeden z banków, prawda, to było 250 tysięcy dolarów i ten zakup sponsorował bank. Mhm. Czyli to też jest droga, że przez bogatszych, tak. bogatych, powiedzmy, mecenasów. Mecenasów. Pra, pra, pra, pra, Prawde mówiąc, wierzą w tych mecenasów, tacy hmm. się zjawiają. Czasami są anonimowi, to jest bardzo hmm. ciekawe, prawda, I, e, te, e, natomiast znając muzea, prawda, muzea często bardzo krótkowzroczni, bardzo tak, jakby to powiedzieć, e, urzędniczo chyba, hmm. tu będzie najlepszy sposób, podchodzą do komisji zakupów, zresztą bardzo dziwne rzeczy wymyślają, prawda? każde muzeum zbiera się, jeżeli jest zakup, komisja zakupów, ja kiedyś miałem możliwość uczestniczenia w, takich, w pracach takich komisji, jest to co najmniej przerażające, prawda? Z punktu widzenia zachowania czegoś i Proszę wierzyć, że są rzeczy, które powinny trafiać do muzeów, ale same muzea tego nie chcą. No więc właśnie tak, to też jest... Teraz dalej, mówiliśmy o inkluzjach, kolorach, kształtach. Poza tym są przedmioty, Sztuki zrobione z Bursztynu, prawda? Te, te zabytki, zabytki, przykład, zabytki to prawda? Zabytki, bo ja, ja, robię, ja mówię mówimy, też o sztuce współczesnej, prawda? W Bursztyni, ale to, to może być i historyczne, to może być e, e, zabytek kultury rzucewskiej, bardzo ciekawy, który ten, w, w ogóle zabytki kultury rzucewskiej, wszystkie trafiają do muzeów, prawda? No to, że leżą w większości w magazynach, to jest zupełnie inna sprawa, bo jest tego tak wiele, że, że nie sposób tego nigdzie pokazać, prawda? nie ma chyba powierzchni, powierzchni tak wielkiej, polskie muzeal ma, mają tak wielki powierzchni wystawieniczej, żeby wszystkie zabytki przez archeologów zalezione kultury żółteckiej muszą okazać w muzeum. Prawda? Leżą w pudłach gdzieś, prawda, w magazynach to wszystko. Dokładnie. Czyli co? Na pewno też jeszcze okazy wielkie, bo to też widziałem tak, za. Wielkie były, Były nienormalnych powiedzmy rozmiarów, czy, czy takich niestandardowych, powyżej kilograma, to też często trafiają. I też często, tak jak w jednym z muzeów widziałem, są podpisane, że jest to dar mm, konkretnego, powiedzmy, fundatora, tak albo własność. Muzeum nie kupi, bo nie ma pieniędzy. No, tak, to już są takie, takie pieniądze, że na pewno w przypadku polskich muzeów tak jest. Tak. Ale jak rozumiem, my zastanawiamy się tutaj nad tym, który, że tak powiem, bursztyn może trafić do polskiego muzeum. Tak. Nie mhm. trzeba go było z kraju wywozić. Żeby to, dziedzictwo kulturowe, powiedzmy, zachować, tutaj mm. tak? No. Pertynencja terytorialna, prawda, bym powiedział, prawda? Tak. I... Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o minerały w ogóle, to istnieje takie pojęcie museum quality, po angielsku, czyli jakości muzealnej. I czy to są skamieliny, czy to są konkretne minerały, to... W w pewnym momencie, czy to ze względu właśnie na wielkość, czy na piękno koloru, czy na jakość zachowania, um, uważa się, że to jest przedmiot jakości muzealnej i tego typu rzeczy faktycznie do muzeum mogłyby trafić. Myślę, że jeżeli chodzi o bursztyny, też można um, tak, taki, um, tak, taką gałązkę małą może wyróżnić, tak? że, że trafiają się tak piękne bursztyny, że faktycznie można o nich mówić, że są to bursztyny jakości muzealnej. To jest to tak rzadki okaz i tak piękne, że, że przysłowiowo powinien trafić do muzeum. Przesłowiowo. Przesłowiowo. No bo to oczywiście te, te, te okazy museum quality, e, oczywiście można kupić, to nie jest problem. To nie o to chodzi, że, ono, że jak coś już jest, museum quality no to tylko i wyłącznie do muzeum może trafić. Nie chodzi po prostu o to, że jest to tak może przekładając na język malarstwa, że jest to coś jakości Rembrandta, Van Gogha, czy Dawinciego, czy tak? Musimy jeszcze tak? zapamiętać o funkcji edukacyjnych muzeów. Tu zjawiają się w naszych wypowiedziach pojęcia że nie wszystko, co, co jest bursztynem, trafia, jest powiedzmy do Muzeum Bursztynu, nie wszystko, co jest bursztynem, jest bursztynem, prawda? W takim muzeum. W pewnym sensie jest to uzasadnione z drugiej strony, prawda? Bo funkcja edukacyjna może kazać widzowi porównać, czyli bardzo zwykłe bursztyny i bardzo zwykłe żywice kopalne, innego rodzaju takie jak bursztyn ukraiński czy bursztyn dominikański, prawda, zestawione razem z bursztynem mogą powodować, że oglądający widzi tą różnicę, prawda? ona jest tego to, to, to, to, w takich zestawieniach mogą pryskać mity o bursztynie, prawda? Co jest bursztynem? Ja od lat prowadzę prelekcję na temat pod tytułem, co to jest bursztyn, prawda? Jeżeli na rynku jubilerskim 98% produkcji jubilerskiej z bursztynu nie jest bursztynem, tylko tak zwanym bursztynem e, bursztynem e, normatywnym, mhm. e, to e, ta funkcja edukacyjna muzeum jest bardzo potrzebna, czyli e, e, e, je, jeżeli ktoś ma ochotę oddać bursztyn, prawda? E, przywieziony z Kuby, załóżmy, to tak tak się zdarzało do muzeum, tylko po to, żeby pokazać, jak bursztyn nie wygląda, prawda? E, czy z Meksyku, czy, czy, czy z Borneo, prawda? Czy, czy, czy i inne, jak nie wy, wyglądają niebieskie bursztyny, jest z Meksy, Meksyku, prawda? Granatowe takie jak strach, tylko nie będące bursztynem, prawda? Ale z drugiej strony będą taką wystawę właśnie żywic kopalnych z całego Ta, świata. I to, i to, i to te, te funkcje to edukacyjne tutaj, były bardzo mądre. Tak, I to, to zwykłe bursztyny to... mogą trafiać do takiej wystawy ten, w celu porównania po prostu tego z racji funkcji edukacyjnych yy, muzeum. I to yy. Nie ma wymogu, rody, rzadkości i tak dalej, tylko standardowy bursztyn, który w jakimś gatunku pojawia się tysiącami, powiedzmy, setkami tysięcy, też może trafić do muzeum, prawda? Oczywiście, No to też kolekcje są budowane pod bardzo różnym kątem, muzea są pod bardzo różnym kątem, budowa... bo mają bardzo różne profile, są muzea, tak jak Muzeum Ziemi w Warszawie, stricte geologiczne. Są muzea historyczne, tak? mm -hmm. Są muzea Są, które historyczne. wystawiają cudowne prywatne kolekcje, czy częściowo, prawda? Mm -hmm. Muzeum w Barborku pokazuje w znacznej części kolekcje królów ruskich. Muzeum w Pałandze pokazuje zbiory polskich magnatów, prawda? Mm -hmm. e, i... E, e, e. Podchytliwe pytanie w takim razie. To gdybyś miał przekazać ten bursztyn do muzeum, to do którego? Muzeum Jastami Dyni. No, to bardzo, bardzo słuszny wybór. Rozumiem. No rozumiem, jak najbardziej. Mam nadzieję, że widzowie również. Hmm. Skoro jesteś z Gdyli. I pracowałeś, tworzyłeś. Muzeum. <grym> po prostu bardzo do tego muzeum. No, I ty nie, no dobrze, to co? Myślę, że to pytanie wyczerpaliśmy. Czy wyczerpaliśmy. chciałbyś coś dodać? wyczerpaliśmy. Dobra, no to skoro wyczerpaliśmy, to myślę, że możemy, możemy ewentualnie próbować teraz przechodzić dalej. Hmm. Może w takim razie, o takie pytanko, myślę, że warto wspomnieć też o mewach. Przesłuchałem już wszystkie wasze nagrania i nie przypominam sobie, żebyście o tych pomocnych przy lokalizowaniu śmiecia w wspominali, a na pewno macie jakieś spostrzeżenia w tej kwestii. Dobrze Słusznie, bo już gdzieś przeszkadziliśmy. Przyznajemy się, się bez bicia. Przegadaliśmy tyle godzin. A o mewach? Ani słowa nie było, prawda? Ale też nie było o fokach i tak dalej, o wszystkich jak które pokaz ja, tak, pokazują nam bursztyn, prawda? Charakterystycznym i od razu odpowiadamy. Charakterystycznym dla połowu bursztynu jest pojawienie się łabicy drewna dryfowego. Z tą ławicą przychodzi nie tylko drewno, ale materiały podobnym ciężarze właściwym. Mogą być to zanieczyszczenia cywilizacyjne, jak również martwe ryby. Za martwymi rybami idą żywe ryby, prawda, które, to, które podchodzą. Za tymi żywymi i martwymi rybami idą mewy, prawda, wszelkiego rodzaju. Rybitwy i tak dalej, i tak dalej, tak dalej które w takich miejscach, gdzie bursztyn najczęściej zbliża się do brzegu, prawda, pojawiają się masowo i biją w wodę. Ale również w tych miejscach pojawiają się foki, które, e, e, które e, również żalują na obrzeżach takich ławic. Dlaczego foki jest więcej tu niż, niż tam? Foki właśnie w takich miejscach, gdzie jest duża ilość pokarmu, drewna dryfowego, w tym bursztynu, prawda, e, e, w związku z tym do, e, szukają tam ryby pożywienia, prawda. E, e, e, I foki też pokazują te miejsca. Ja kiedyś miałem taką przygodę e, z moświnami, prawda. Moświny widziałem e, raz w życiu. To bardzo rz rz rzadkie stworzenie. E, łowiąc w przebrnie. E, po sztormie przy flaucie e, wszedłem do wody i na dnie gdzieś tam e, za drugim ryfem e, było mnóstwo patyków, które tak jak gdyby kaszolem rozgarniały usiłując spod patyków wydobyć jakiś kawałek bursztynu. E, I e, w takiej niskiej, martwej fali usłyszałem jakieś takie dziwne dźwięki, prawda? Ni to paskanie, ni to ten. Parę morświnów krążyła wokół mnie i wyraźnie interesowała się tym, co podnoszę zna, zarazem. Czyli, czym bardziej mieszałem tymi patykami, to one znajdowały większą ilość widocznie pożywienia, prawda? No to, to też nie mam wrażenie, że też część tych patyków z dna morskiego, jeżeli tam przeleżała wystarczająco długo, jest porośnięta czy mórkami, czy pąklami? Tak, Też, to, to w tego są tak? w ogóle skorupiaki, często. No. Się, się, e, tak. I, i e, ja nie byłem przekonany, że to są morświny, nie, nie, nie byłem no, Zwierzęta morskie, czy, czy tego. Nie, nie, nie, nie byłem pewny, czy to morświny w ogóle są, prawda? Na Dwa dni później. Przeczytałem w dzienniku bałtyckim, że dwa morćwiny pojawiły się w basenie portu gdańskiego, prawda? Którymś tam, prawda? Że, że, że sobie tam swobodnie pływały. To pewnie były te moje morćwiny, prawda? Bo to jest ich tak mało, że, że, że jeżeli one się tu gdzieś w tej okolicy poruszały, to i trafiły zapewne do portu gdańskiego. Jeszcze raz, przepraszamy. Jest to ważna sprawa w, tak, tak. w rozpoznawaniu nadchodzącego burszty. Ja zawsze jak wychodzę na plażę w, mhm. za dnia, to faktycznie obserwujemy, wy, bo my mamy taki zwyczaj patrolowania 50 metrów, 20 metrów od brzegu, dalej y, też, dalej też bo to oczywiście za, ale często tak mhm. jak wychodzę to widzę, że wylatuję z nadlądu, przeleci nad morze i wzdłuż brzegu leci, patrząc, mhm. czy coś jest, czy czegoś nie ma. I jak taka mewa, bądź potem zestaw takich mew gdzieś zaczyna bić, to to jest zdecydowanie miejsce warte obserwacji. Mhm. Warto tam dojść i, i zobaczyć z jakiego powodu ona to robi, I najczęściej właśnie ze względu na taką plamę mhm. drewna tryfowego z bursztynem. Tak? Są ludzie, którzy używają do tego lornetek również, żeby to gdzieś na jakieś większe odległości dostrzec. Jeden z moich połowów, takich największych w życiu wiązał się z tym, że za dnia podczas rekonesansu, bo też lubię tak robić, że w ciągu dnia wychodzę na rekonesans oceniając, czy jest po co wyjść nocą, to w ciągu dnia widziałem jedno z największych skupisk takich ptaków, w odległości dosyć sporej od brzegu i oceniłem, że w danym miejscu w ciągu tam 12 godzin po prostu to, to co one tam na tym żerują, to powinno dojść i tak się faktycznie stało. Tak? No i wtedy faktycznie trafiłem jeden z jest to jednak z spodów. lepszych metod oceniania prawda eee, czy jest w wodzie, czy nie. Dokładnie I jest nawet taki zwyczaj eee, wśród eee, Ludzi, którzy poławiają bursztyn w ustce, być może tu jest tak samo. To ty mi powiesz, Piotrze, że to takie małe, podłużne rybki, które się znajdują na brzegu, jak? Tobisy. Tobisy, tak. Że specjalnie są zbierane, po to, żeby jak gdzieś w tych patykach są ogrzewane. Żeby właśnie karmić te mały, które... Tak, to tym to, to, to, to ten remorzy, jest pełne, prawda, tej, tej, tej, tej małej rybki, prawda, tej, która jest przysmakiem widocznie wielu zwierząt. Na pewno rybacy używają je jako przynęte na... przy jakich, pewnego rodzaju połowach, prawda. Ja sam, urodzony nad morzem, wiem, że jak chciałem złowić rybę, no to się e, e, tego żywca używało. Dzisiaj mm. używanie żywca jest zabronione, prawda, ale e, kiedyś się używało. Jedna z lepszych metod hmm. kiedyś, hmm. to Tak, pewien ze, ze słynnych oceanografów, prawda, e, e, i doskonały wędkarz, e, Uważał ten zakaz wędkowania, prawda, zwłaszcza Morskiego Bezżywcza za kompletną głupotę i dalej, dalej wędkował, prawda, to ten, w ten sposób jest to doskonała metoda, prawda, wędkowania, no dzisiaj dopuszczona. ale mewy Znajdują, no. znajdują i pokazują. O, o, o, obok tych rybek są bursztyny po prostu. Dokładnie. I być może z tego powodu część tych ludzi, którzy poławia bursztyn w tamtych okolicach uczy tego młode mewy, czyli dokarmia. Tak. Tymi znalezionymi, zanim zostaną te rybki wdeptane tak naprawdę w piasek, co się, co się często zdarza przy takich rynkach, się wybieraniu patyków. No to wybierają te, te, te małe rybki i rzucają z powrotem mewą. Ja miałem psa, który to zżerał, prawda? To w ogóle wspaniały pies, który był wychowany u poławiacza Nie, no rybaka bursztynu, prawda, w domu towarzyszący mu zawsze, potem ten pies znalazł się u nas w domu, prawda? Wspaniałe kcisko, niesamowite. I on to, co było do zeżarcia, prawda? do zjedzenia w morzu, to i ten, te małe rybki były, jeżeli Czekał na każdy kaszor wyciągnięty w yy, z morza, żeby pod tym względem to spenetrować, prawda? Karmił się ten. Burszynów nie zjadał, ciekawe. Wywidentnie, no. wiesz, małswecka. I yy, też doskonale pokazywał, prawda, jako zwierzę, yy, gdzie, gdzie, gdzie jest bursztyn, prawda? Szczekając na mewy, <gryny> które bybiły bi w wodę, prawda? On na nie szczekał, prawda? Czyli zachowywał się tego i zarazem wiedział, gdzie te mewy że ja tam wyjdę do wody, będę wyciągał i tak dalej i on dostanie jeść, prawda? Hmm. Czyli warto jest obserwować ptaszyska, zwierzęta. Warto bo jest, bo jest w ogóle obserwować zwierzęta również pod kątem połowu bo no tak. a mawy szczególnie można się od nich wiele dowiedzieć, jak się wie na co patrzy. Sz, czy mewy, szczególnie rybitwy te, te najlepiej pokazują, prawda? Bo one pikując wodę niejako, prawda, wy, wyciągają bursztyn. Natomiast orzełbieli, który żeruje na zalewie, prawda? Na, na ryby, prawda, w czasie tarła, najczęściej to się odbyło. Wczoraj bursztynu nie pokazuję. Nie ja poka po Zdecydowanie lepiej obserwować mebie. pod hmm, tak. tym kątem. No. Ok, to co, mam nadzieję, że żeby... Oczywiście, przepraszam, że zapomnieliśmy. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na miarę wyczerpującą. Hmm, chyba tak. Na to pytanie. Znowu musimy sobie zrobić krótką przerwę techniczną. Więc lajkujcie. Subskrybujcie, piszcie komentarze, jeżeli macie ochotę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia.